Działa, dzisiaj gramy w Hitmana. Gra nam wchodzi. A my tymczasowo wchodzimy na gry. No. Gra, gra, wchodzi, wchodzi, ładuje się. Pięknie, ładnie i działa. Teraz mikrofon działa. Zapewniłem się, że nagrywa działa. Działa na pewno. Jak nie działa, to sobie włepsze. Zakłada tysiąc lajków. Dziejemy, nie? Czytaj. Krystian. Co nam pięknie to wchodzi? Czekajcie, kamerę sobie poprawię. No, tak ma być Rozpacznij gram. Żółto dziób. Oczywiście my idziemy Kurtyna w dół. No. Tak mniej więcej, Kurtyna w dół Mamy cztery tysiące, Ja będę oczywiście tak Sangła oh, Opie. Taki arsenal to ja mogę mieć Sangła. Oczywiście, że ja biorę to. Weź. Co faj. Nie. Spas. W spasie nic nie zrobię. A Silverka. To mamy, to mamy. No. Co faj. Start. ciągnij mywała. Jak. Alvaro de Alvadi. Richard de Achunc goście załatwi, tego załatwi jako pierwszego, a tego jako drugiego. Zakład, ja to szybko zrobię, pokazuję wam. Tutaj mamy jak flipunek. mamy silverkę na ładowance. Moja ja silverką będę kropił. Bo ja tego szybko będę to wykonywał. Nie? To ja gdzie to ja muszę iść? Aha. Kurtkę idę odebrać. Proszę pana, pan mi da kurtkę. Proszę pana, pan mi miał dać kurtkę. Dziękuję za kurtkę. Tylko wezmę pistolet i zaraz wracam. Proszę. Nie, nie biorę manerarki. Musiałem tylko coś wziąć. No. Do widzenia. Teraz idziemy porozmawiać. O tej panowie. Idziemy do Kibla. Jednego wydusić. A następnie. Albo młotkiem, albo garota. Zgarotuje gościa. Kościoł duszy. Zarżnego. go. Pem, pem, pem, pam, pam, pam, pam, pam. patrz. mnie. No. Pan poszedł do kibla. A ja za panem, bo ja też mam potrzebę. Jak pan by wiedział. Ale ja proszę pana w innej sprawie. Ja tylko przyszłem po to, po Pana ubranie. Mógł się Pan nie rzucać. No, bierzemy ciało, ciało, proszę Pana, ciało w ubranku. Ale Pan sobie tutaj poleży, ja za chwilę wracam. Tak, możemy iść. Bierzemy. Idziemy na mamę Tak, ja nie Dwie kulki dostanie i będzie po wszystkim. Na gola się. Nie, zobaczyć czy tutaj leży mój siodlan, nie? Jakby nie leżał, leży grzecznie i czeka na pana aż przyjdzie. Letnie tam leży Najpierw widzę tutaj gościa zabić. Co? Wyszedł. Nie, nie wiem, że nie Nie wiem, gdzie. Teraz mi możecie, tylko naskoczyć. Wchodzimy na budynek. Nie nie więcej. Co to za tragedia, żeby arvalo de Alvare. Gwiazda... Gwiazda roka. Sta. I tam... idź do kibla, tak, i do kibla. Chodzisz tu czy nie? Idź tu, chodź tu. Na razie stoją na scenie. To jest ten mój, a cel jest dalej. To idziesz tu czy nie? No. To jeszcze nie? To idziesz czy nie? To idziesz czy nie. Idziesz jeszcze nie! Chodź, rusz się. Chodź, pójdziemy sobie tak, pokawać. O! Dobra, chodź proszę pana. Pójdziesz tak, tak, tak, tak i tak. No mam coś do zobaczenia, czy co? Zobaczyłam wszystko. Tak to na razie idzie. To idzie, gościu? Oczywiście, że idzie. Jakby nie przyszedł, to co ja bym zrobił? Chodź. Idziesz, idziesz. No idziesz dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Teraz tu no, pożegnacie się. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, no. Piłeś wreszcie. O, zamknij te dźwięchami. No. No i tutaj będzie udawał stękę. Puu! Co ty dziecko robisz? Pam. Ćwiczył, stęki będzie. Patrzcie, jaki on jest nienormalny. Patrz. Czterej jeszcze raz. Patrz. Widzicie, jaki on jest nienormalny. Bawi się pistolet, zabawka. Co to za loci? 一圈 No i teraz na sprawę zauważył, nie? On sobie idzie tu? A my idziemy tu, Moza gra. No, zamknij się! No! Jak ja nie lubię opery! Nienawidzę wręcz! Na razie jeszcze próba, ładuj pistolet! Hupię, strzelaj! Strzelaj, chłopie! Będzie cel wykonał. Ja nie wiem czego nie zasnajpić. Ja chyba tego jeszcze załatwę. No i mi się nie udało, mi się nie wykonano. Ja dniem go, wrzątne. ale też. Dobra my na dzisiaj kończymy tą grę, jestem zmęczony, no godzina jest taka, o której ją oglądacie, lajkujcie, subskrybujcie, no, tak to mniej więcej, no. Nara.